Witajcie, pszczółki, moje kochane! Dzisiaj nauczymy się czegoś o instrumencie mandolina. A poważnie, to jest odcinek inny niż wszystkie odcinek, ale czego? A taką sobie serię wymyśliłem, zobaczymy jak to wyjdzie. Trochę inspirowaną What Makes This sound Great, Rika Beato na YouTubie, polecam. Ale ja wymyśliłem, że będę mówił What Makes This Instrument Great. To jest mandolina, instrument strunowy szarpany z rodziny hordofonów, ponieważ potrafi grać hordy, czyli akordy. I może opowiem Wam trochę, dlaczego się zafascynowałem tym instrumentem, mając lat 18-19. Długo przeleżało to u mnie na strychu. Niedawno kupiłem trochę nowszą wersję tego instrumentu, a ponieważ ostatnio na Netflixie oglądałem serii Song, Song Exploder, odcinek o Losing My Religion. Z sentymentem wspomniałem tą właśnie mandolinę, która znalazła się w moim posiadaniu, no nie ta dokładnie, tylko wcześniejsza. Pod wpływem zafascynowania właśnie R.E.M. ich Unplugged na MTV, gdzie Peter Buck grał na tej mandolinie zarówno klasycznym Losing My Religion, jak i w klasycznym Shiny Happy People. Znacie te wszystkie motywy. Czyli Shiny Happy People. Prawda? Jak się okazało, jego fascynacja mandoliną zaczęła się jeden album wcześniej, czyli na Green. Tam też już grał na mandolinie i tam też są moje ulubione piosenki. I w zasadzie ten wpis, wideo post, Bezpośrednio jest inspirowany remanentem na początku roku, 2021, bo jak się okazało, w 1991 wyszedł album Out of Time, na którym właśnie pierwszym singlem było Losing My Religion. W tym roku też wyszło Achtung Baby i tutaj teaser. Tylko tyle powiem, bo z tym związane jest sekretny projekt przyszły, być może się uda, więc tylko powiem YouTube Acting Baby też 91. Też minęło 30 lat, tak samo jak od Out of Time i Losing My Religion, ale na razie wracamy do mandoliny. Eee, jeszcze jedna rocznica, ale to za chwilę powiem. Eee, znalazłem swój post w moim starym blogu na temat piosenki na mandolinę z roku 2008, który był przeklejony z grupy mailowej, do której napisałem w 2001. Czyli 20 lat od wysłania posta i tabulatury na mandolinę do grupy mailowej o ARIEM. I 30 lat od wydania albumu Out of Time, na którym właśnie Luzi Merliszyn było pierwszą, pierwszym singlem. Eee, mandolina. Mała gitarka. Nie, mała gitarka to jest ukulele, tak? Mandolina ma więcej strun, a nie mniej niż gitara bo ma aż 8 strun, ale tak naprawdę są one parami strojone. Czyli tak naprawdę mamy cztery różne dźwięki na otwartych strunach. O ile ukulele strojone jest tak jak gitara kwartami i chwyty są takie same albo analogiczne jak na gitarze, o tyle na mandolinie tego nie da się zrobić, ponieważ mandolina strona jest kwintami, jak skrzypce. Jak ktoś zna chwyty na skrzypce, to może je użyć na mandolinie. Jak nie, tak jak ja, Kupując ten instrument, wiedziałem tylko, jak się go stroi. Czyli, że to jest struna E, to jest struna A, to jest struna D, to jest struna G. Mów będę mówił pojedyncza struna, chociaż to są dwie zawsze, ale one są parami strojone. To są dwie jednakowe struny. Chodzi o to, żeby instrument był głośniejszy. E jak to zapamiętać, to strojenie, jak ktoś jest gitarzystą, tak jak ja? ano można sobie odwrócić strojenie gitarowy. Gitaro jest kwartami. Ale jak pójdziemy w drugą stronę, czyli weźmiemy sobie po kolei od najgrubszej strony, to mamy rzeczywiście E, A, D i G. Jeśli to zapamiętamy i pójdziemy w drugą stronę od najcieńszych stron, to tu będzie właśnie E, A, D i G. Jak w skrzypcach. Przez to C-dur, nie, nie da się tego złapać, tego cedura tak samo jak na ukulele F-dur analogiczny, ale F-dur wygląda podobnie też, chociaż jest na pięciu progach rozciągnięty. Będę Wam szybko mówił akordy, mówiąc, na którym progu należy złapać kolejną strunę, podam cztery liczby, przykładowo C-dur, podobny do ukulele, prawda? Tutaj wygląda w ten sposób. E, może powiem gier, będzie prościej. Mówiąc o gierze, będę mówił 3, trzeci próg, pierwsza struna. 2, drugi próg, druga struna. 0, 0. 3, 2, 0, 0. To jest gier. Przesuniemy sobie to do góry o jedną strunę. Czyli mamy 0, 3, 2, 0. To jest c -dur. Niestety trzeba się do chwytów nauczyć od nowa, jeśli ktoś chce grać chwytami na mandolinie. Co jest nietypowe, ale to właśnie zrobił Peter Buck. Zastosował na albumach Harry'em i stąd mamy coś takiego właśnie. Granie akordami na mandolinie, która w domyśle chyba miała być instrumentem yy, melodycznym i miała brzmieć w ten sposób. Pewnie takie brzmienie mandoliny znacie, ale to mnie nie fascynowało. Mnie fascynowało Losing My Religion, Shining Happy People, *Hershey*, o którym powiem zaraz i You Are the Everything. To są albumy, gdzie mandolina jest wiodącym instrumentem. Albo kluczowym instrumentem. Co jeszcze mogę powiedzieć o mandolinie? Zakładam, że wiecie jak się gra na gitarze, być może na ukulele, więc rozumiecie struny, rozumiecie progi, gryf. E, rozumiecie? Chwyty. Podam wam kilka podstawowych chwytów. Tak na szybko. Diagramy sobie znajdziecie na pewno w internecie. E, jak nie to tu wam daję kartę. A e, te kilka chwytów podstawowych potem można resztę sobie barowymi. Jak ktoś wie jak działają barowe na gitarze albo u w stanie sobie je łatwo przenieść. Czyli jeśli mamy G-dur na przykład. Przesunę sobie te, to g o dwa do przodu i dodam barowy poprzeczkę. I mam A-dur i mam H-dur i C-dur to samo C-dur, co tu. Ok. Eee... G-dur podałem. 3, 2, 0, 0. C-dur podałem. 0, 3, 2, 0. Skrzypa... Skrzypkowie mogą sprawdzić, czy rzeczywiście ta, to prawda. C-dur, eee, przepraszam, F-dur, który będzie potrzebny w Luzium Ehrlichium, bo piosenka jest F-dur właśnie. 1, 0, 2, 3, Przepraszam, 1, 0, 3 i 5. To nie jest sedur gitarowy. 1, 0, 3, 5. I od razu demol. Jeden zostaje. To jest dźwięk F. 1, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2. To jest demol. Ciekawostką jest Amol i Emol, ponieważ można by go łatwiej zapamiętać. Gdyby po prostu złapać sobie tutaj dwa, dwa progi takie jak Emol na gitarze, czyli 0, 0, 2 i 2, niestety strasznie ciężko to na tym małym gryfie zagrać, dlatego zauważyłem, że i Peter Buck i ja szybko przeszedłem na to, żeby grać ten akord w ten sposób. Czyli przesunąć ten palec z drugiego progu na piąty, dzięki temu one się łatwiej mieszczą tutaj, o tak. I zamiast tego dźwięku tutaj A grać C, i podobnie z e molem, Łatwo byłoby zapamiętać go gdyby, go, gdyby on był 0, czyli podaję amol 0025. A gdy zejdziemy sobie w dół, a jednym prog mamy emol. 0, 2, 5, Amol i emol też potrzebne do Lucy Merlegy. Łatwiej byłoby zapamiętać go gdyby on był 0, 2, 0, ale tutaj ciężko zmieścić dwa palce. Jednym też ciężko to zagrać. Jak na przykład adur na gitarze, bo za blisko są w siebie struny, więc. Emol 0, 2, 5, 0. Z tego łatwo przejść do giedura tak samo jak na gitarze. Z Emol do po prostu pochodne akordy, tylko podnosimy palec i dokładamy tu na trzecim. I mamy G-dur. Tak samo z Amol do Cedur. Podnosimy palec i przekładamy go tu na trzecim. Jeśli jesteście gitarzystami albo jakimiś instrumentalistami, którzy szarpią w stronę, to kojarzycie te zmiany akordów. E, 10 minut mi to zajęło. Dobra, to tyle wstępu, może. Zobaczę do ściągawki, co mam dalej. Nie chcę tu zanudzić nikogo. E, Song Exploder Losing My Religion. To była jedna z pierwszych kaset, jeśli nie pierwsza w ogóle, którą kupiłem. Plus out of time. Tak, kasety. Wtedy jeszcze nie było prawa autorskiego w Polsce, więc kasety wydawać mógł każdy. Nie była to na pewno żadna oryginalna kaseta. Ale zjeździłem ją maksymalnie, nie mówiąc o tym, że ją pewnie połamałem, nożąc w kieszeni z Walkmanem. i Musiałem ją przełożyć do innej kasety. Samą taśmę przewinąłem do innej kasety. Potem ją porwałem pewnie, wyciągając, bo jak ją wciągnął Walkman i skleiłem. Pamiętam, że w którymś miejscu była klejona, tak? Gdzieś tam na Endgame chyba przeskakiwało kawałek. Bo była klejona. Endgame to piosenka, instrumentalny utwór na, na Out of Time. Nie, nie chodzi mi o Avengersów. Ehm, w każdym razie byłem zafascynowany. Jak poszedłem naprawić do Lutnika pierwszy raz w życiu w Bożu e, klucz do gitary basowej, którą rzeczywiście notabene tydzień temu ściągnąłem ze strychu i przekazałem koledze basiście Jackowi. Pozdrawiam. Eee, ją szedłem naprawić, żeby wymienić klucz, który... który się po prostu popsuł i połamałem go jakoś, chcąc nastroić strunę, gdy tam strężyna wypadła, coś tam się stało. Poszedłem do niego i poczułem, że wisi na ścianie taki, taki instrument. Mówię, kurczę, to jest chyba mandolina, taką jak Peter Buckmana. On miał taką bardzo fajną wypasioną mandolinę, tu zakręconą, bardziej wyglądającą, jak taki Stratocaster, ale poznałem, że to mandolina. Eee, I mówię, co to? Mandolina? To na sprzedaż? A gościu mówi, a miałem tylko komuś oddać tam do domu kultury za darmo, ale nie wzięli, nie przyszli po to. Ja chcę, biorę to. Ile dasz? Ja nie wiem, nie znam się. 15 zł. 25 bierz. 25 zł dałem za mandolinę czeską, gremonę. Grałem na niej przez 10 lat. E, I tak się to zaczęło. No i pierwsze co zrobiłem. Aha, Luzi ludzi już znałem, bo mi kolega pokazał na gitarze. Daliśmy to wtedy tak, że zakładaliśmy kapodaster na piątym progu żeby mieć ten F-dur tutaj. I, to, I te puste struny potrzebne do riffu. I graliśmy to tutaj grając te dwie struny, żeby brzmiało jak mandolina. I Amol. Plus ten riff przejściowy tam jeszcze między zwrotkami. I to wszystko sobie sam, znając już strony, przełożyłem, znalazłem akordy, przełożyłem sobie to na mandolinę i brzmi to mniej więcej w ten sposób. najbardziej charakterystyczne pewnie dla Was to właśnie solo na mandolinie w tym utworze. Czyli pomiędzy refrenami nagle się okazuje coś takiego. But that was just a dream. That was just a dream. I od nowa. A na sam koniec klasyczne zakończenie też od tego samego dźwięku. tylko gra pom pom pom pom Tak. Grałem i ćwiczyłem to bardzo długo. Aż stwierdziłem, że są też inne piosenki, które Peter Buck gra właśnie na mandolinie ani Shiny Happy People, ani Hair Shirt, ani you are the everything nie było na... Um, Ari'em Unplugged, które na VHS-ie też zjechają w jedną i w drugą stronę, podglądając jak on tam łapie te akordy, co on robi. E Lucy My Legend było, więc podejrzałem ile mogłem, trochę na teledysku, trochę na Unplugged. Nie było internetu, przypominam. E no a... Hershirt, You the Everything i Losing My Religion I Shining Happy przepraszam. To już musiałem wymyślać samodzielnie trochę z akordów, trochę ze słuchu. Dobrze, jeśli byście je chcieli, to piszcie to wam napiszę transkrypcję całą Losing My Religion, To pewnie w internecie uda się znaleźć dzisiaj. Ale to był pretekst. Shining Happy People też jest tylko więc może pokażę szybko jeszcze Shining People, jak zagrać. O, oprócz klasycznego riffu... W takim tam rytmie to jest. I tu klaszcze ładnie pani... A, zapomniałem już nazwiska. Z BC52, spożyczona pani do kurków. Hmm. Jak mogłem zapomnieć nazwisko? No, trudno. E Całość jest po prostu na trzech akordach. I to nie brzmi dobrze na mandolinie. Na mandolinie musi być grany ten riff. Aczkolwiek później jest taki ładny bridge, zwolnienie. Jak w dysku ten starszy człowiek przestaje pedałować i dziecko podaje mu wody do picia. I tam ładnie smyczki grają. Jest taki riff, jak się go nauczyłem też na mandolinie. Ładnie brzmi. wiecie, o co chodzi. To też nie o tym miało być. E, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak to zagrać, zagrać dokładnie, to mogę też Wam napisać. Mm. Ale dochodzimy do mojej fascynacji, czyli Herschel. To jest piosenka, którą transkrybowałem i wysłałem na grupę Aliem 99 w 2001 roku właśnie. A potem przykleiłem ją do mojego bloga w 2008 roku. Tutaj daję w karcie link. I to jest to, co mnie fascynowało najbardziej. To proste brzmienie mandoliny, typowe właśnie dla mandoliny, gdzie akordy są tak ułożone, że to współprzynienie jest ciekawe. Jak zobaczyłem w transkrypcji, bo grałem to inaczej pamiętałem, początek jest bardzo podobny do innej piosenki, którą transkrybowałem na ukulele i często gram. Flying w Little Penguins. O tym też chcę zrobić osobny odcinek. Ale na razie Hersherd z albumu Green z 1988 roku. R.E.M. i Peter Buck na mandolinie. Gdur, A9, C7 plus, ich podjazd. Ten charakterystyczny podjazd robi robotę. A na H i H cały czas jest słyszalne, przez to zwykłe G zmienia się w A z tym H, czyli A9, C z tym H, czyli C7+. I powrót do G. To jest zwykłe G, tylko że w górze gramy H, który jest dźwiękiem akordu, więc nie zmienia akordu, a zmienia brzmienie. I charakterystyczny podjazd, czyli tak. Uh, dawno nie grałem. Słuchać, jak mi brzęczą struny niektóre. A! Herschelt, Polecam. Poza tymi trzema akordami w kółko e, w refrenie czy w brydżu gramy tylko coś takiego 0020 i dodajemy dźwięk G na trzecim progu pierwszej strony. znowu podjazd i od początku. Mogłem wygrać godzinami. Polecam. To też dobre ćwiczenie na palce. Zobaczcie, że rozciągamy tutaj akord na 5 progów aż. A to jest open chord, czego na gitarze i ukule raczej się nie robi. A nawet pokażę Wam na koniec akord rozciągnięty aż na... Ile? 8 progów. Tak. A to w moim własnym utworze, które właśnie powstał instrumentalny na bazie inspiracji, tym brzmieniem i tym układem strun nietypowym dla gitary i innych instrumentów szarpanych, znanych i popularnych. A więc ostatnią rzeczą, którą chciałem pokazać z Ari'em jest You Are The Everything. Tam tak naprawdę mandolina jest tylko tłem, i chyba nie robi nic poza jednym riffem w refrenie czy bridgeu, właśnie. Całość oparta na trzech akordach G, C i D. Gramy G, D przez półzotki. A potem zmieniamy na C i G. Szybciej zmieniamy. i tak dalej. A przechodzimy do refrenu, gdzie gramy zdaje się coś na kształt demol Nie, przepraszam, to nie jest demol. Znowu to samo co e, w Herschel, chyba. Czyli 0, 0, 2 i 0. Czyli jest to jakiś A7. Amol w dodanym G. I ten ryby, o którym mówiłem. No może to niezwykłe amor. Tak. Nie. A siedem. Ok, 23 minuty, trzeba kończyć koniecznie. Ale jeszcze jedną rzecz Wam chcę szybko pokazać. Mój własny instrumentalny utwór oparty na tym brzmieniu. Bardzo mi się podoba to quintami strojenie. Tak jak w ukulele można zagrać C6 na otwartych strunach. Tutaj to nie jest żaden akord. Co najwyżej to A7, o którym mówiłem przed chwilą, i grałem. Ale ja spróbowałem coś, na, coś w d Hmm. Czyli od dedu robiłem jeden palec i zagrałem tylko przezuwanąc palec na jednej strunie. A zakończenie, tam jeszcze trochę było, a zakończenie brzmiało. I ten jest rozciągnięty na 8. Progów. Spróbujcie zagrać otwarty jako rozciągnięty na 8 progów na innym instrumencie. Można zagrać wysoko na ukulele albo gitarze, ale to raczej nie będzie otwarte, albo nie będzie tak brzmiało. A tutaj to D-dur. Przesunęłem po prostu, żeby było D wysokie, brzmiące. I mam. 10-0-0-2. d dur ala Kopel. Yy, ok. To tyle. Przesuwanie palca na jednej strunie. Jest też ciekawe na mandolinie, e, przepraszam, na ukulele. Jestem przekonany, że w ten sposób, przesuwając palec na jednej stronie na ukulele, George Harrison wymyślił swój najsłynniejszy utwór The Beatles. E, I o tym będę mówił w odcinku o ukulele. E, a w planie mam też jeszcze odcinek na temat banjo. Tu mam najmniejsze doświadczenie. Mimo wszystko ten instrument mnie też fascynuje. Peter Rabaka też fascynuje. On grał w późniejszych czasach na koncertach. Losing My Religion właśnie na banjo. Żeby już nie na mandolinie, to ten riff grał na banjo. E, I kilka innych, innych utworów też grał na banjo. E, to już były późniejsze czasy, kiedy Ariane tak mnie już nie fascynowało. E, jednak z sentymentu niedawno nabyłem takie banjo. I nawet na YouTube jest, jak w jakimś kolędzie country dzieciakom. A... Teaser tutaj. Napiszcie, czy najpierw powinien być odcinek o ukulele, czy najpierw odcinek o banjo. 25 minut to i tak o 5 minut za długo. Także kończę już. A uh, Peace. And love. Over and out. Jeszcze tylko sprawdzam, czy nic nie zapomniałem. Chyba nie. Bajo.